Po mojej lewej stronie jest ulica Craig Park. A tam dalej zobaczysz Aberdeen jeżeli coś ci te nazwy mówią na drogowskazie To fajnie. A okolica, gdzie w tej chwili stoję wygląda tak, jakiś nowoczesny budynek Drzewka z żółtymi kwiatkami, które są tutaj dość rozpowszechnione. I City of Aberdeen. 31 maja 2014 roku. Piękny, słoneczny dzień.